Zmítaj řiom Pewnie mnie nie znasz Ja przybyt znam. Jestem słuchaczem Uuuu Jeśli to słuchasz, dzięki tobie Rozwinę się mm. Jestem raperem A może raperem Ja nie tylko Bo ja jestem Lid Dzień Ja jestem dobry, dzień dobry, dziś, dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień jestem dzień Jestem dzień dobry, nie jestem, jestem ja jest dzień ja jest dobry,